siedemdziesiąt sześć gramów, dwa cztery jest jeszcze jedna, pięć sześć wszystkie wykupiłem, złotych, i 33 groszy. Witam Cię w nowym pięknym dniu Wyzwanie, które zamierzam dzisiaj podjąć Ono z pozoru się wydaje idiotyczne A bo co mogą mieć wspólnego cię z dronami Ale obejrzyj do końca ten film To zobaczysz Dzisiaj mamy mega challenge Oreo Wszystko mamy gotowe. Oreo są już przygotowane. Inspiracją jest do tego film mojego kolegi Marcina Mazura, który próbował ostatnio zjeść 400 sztuk Oreo. Postanowiłem zatem spróbować ile udźwignie Mavic i wszystko co udźwignie postaram się zjeść. Ale celem nie jest wyzwanie i clickbait sam w sobie, celem jest coś innego, mianowicie będziemy po tym wyzwaniu wiedzieli, jaka jest dokładnie jego, e, jego udźwig, jaki jest. I także e, będziemy wiedzieli, co możemy zastosować, przy jakich obciążeniach. Czy są w stanie dłużej polatać, czy tylko na chwilę. Hmm. Na początek będziemy mieli trzy paczki Oreo, trzy razy 176, to jest około 530 gramów. Trzy, na napięta. Poszedł, poszedł swobodnie. Słuchajcie, mamy 3 Oreo i jak na razie bez problemu, 530 gramów. Następna dobiję do już 700. 700 gramów to już nie przelewki. Popatrzmy na Mavica. Ciągnie do góry. Mamy to! 700 gramów poszło, ale męczy się bardzo. Jak dobijemy tą jedną, to będzie około 870. Ja napiszę dokładnie. A jak oglądacie teraz premierę, to napiszcie na żywo, jaki będzie maks. Jestem ciekawy, czy zgadniemy. Na pokładzie 5 paczek Oreo rasy 176 gramów. Gotowi do biegu. Nie ma, nie da rady, zobaczcie. Ok, to było dla niego za dużo. Odejmiemy, moją, właściwie to cztery ciastka. Wlecimy do góry. Góra. Gdzie? Praca. Chodź tu, leś! Co wam powiem, to wam powiem, ale silniki nie są gorące. Jest ok, jeżeli chodzi o temperaturę. Słuchajcie, ta próba była idiotyczna, ja sobie zdaję sprawę, że część osób mnie może zhejtuje, ale to, że on ma udźwięk około 600 gramów spokojnie, to znaczy, że możemy zastosować inne dodatkowe obciążenia, tudzież balast czy akcesoria i spokojnie sobie z tym poradzi, pod warunkiem, że one oczywiście nie będą takie ciężkie jak, to, jak te 4 czy 3 paczki Oreo. Teraz założymy sobie gogle i zobaczymy jak to wygląda. Będziecie widzieli to jako first-person view. Będziecie to widzieli też z poziomu DJI jakie są różnice. Kamera jest fajna, jest ciemna dosyć ta kamera. Widać od razu, że nie mamy tego. Trzeba lecieć w takim razie do przodu. Wow, jaki obraz. Trochę wyżej. Żebyśmy się o coś nie rozbili lecimy. Jak się leci do przodu jest rewelacyjnie, spróbujmy troszeczkę manewru w bok. Kąt nie jest super i zasięg VTX. Wow. Teraz polecimy w moją stronę. Mamy nagrywanie cały czas. Stracił zasięg, więc zasięg nie jest rewelacyjny i trzeba o tym powiedzieć. Teraz widać. Dokładnie widzicie co ja widzę również. Dobra, popatrzmy jak ja jestem tutaj wysoko. O, jestem nawet bardzo wysoka. Na 20 metrach. Teraz widać to ładnie. Polecimy sobie w tamtą stronę. Teraz spróbujemy troszeczkę zakręcić, żeby się bardzo nie oddalać, ale jest możliwość polatania w goglach. Jak najbardziej. Szału nie ma. Szału niemal nie szkodzi. FPV Maviciem i w goglach da się to zrobić. Można to oczywiście dopracować. Wow, jak on się dynamicznie tu porusza. Żebym w coś nie przywalił. Teraz dobrze widać bardzo. Znieśmy się trochę i do przodu. Fantastycznie. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. W każdym razie widać, że da się to zrobić. Może nie, nie jest to jakiś spe specjalny szał, ale dajemy radę. wyzwanie jest z pozoru idiotyczne, ale już wiemy, że jego łódźbik wynosi mniej więcej tyle samo, co jego masa startowa. czyli jest bardzo dobrze, można powiedzieć, że ma stuprocentową rezerwę mocy. Także biało. Ja podejrzewam, że jeszcze z 50 gramów mógłby podnieść więcej, gdyby nie biało. Zjadłem ile? Pięć opatrowam. Słuchajcie, nie jestem w stanie zjeść tyle co Mavic podniósł, raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy cztery, szesnaście oreo, zostaną na kawkę. Wiemy już, że naprawdę ma dobry zapas mocy, 720 gramów, najwięcej podnieśliśmy dzisiaj, bo to zważyłem. I to jest dobry wynik, to z tego wynika jasno, że wiatr nie straszny że może podnieść na przykład małą kamerkę, taką jak Hero 5 Session jak najbardziej i może latać spokojnie z akcesoriami. Powinien sobie poradzić. Możemy latać od dzisiaj spokojniej i wiemy, że ten mały Mavigar ma naprawdę mocną dużą rezerwę mocy, dużo większą niż jego młodszy brat Mavic Mini czy Mavic r 1 gdzie to wynosiło naprawdę niewiele Trzymajcie się, pozdrawiam i ja tymczasem dokończę paczkę Nie wiem czy dam radę pobiegać cześć